grób pułkownika Rudolfa Kraśnickiego sfilmowany w siódmą rocznicę jego śmierci zmarł 26 lipca 2006 roku pogrzeb był 1 sierpnia, tak? tak pogrzeb był 1 sierpnia no i pochowany jest na cmentarzu komunalnym w Wierzmanowie prosty żołnierski grup. Jeszcze inne ujęcie grobu pułkownika Rudolfa Kraśnickiego mojego ojca który zmarł 26 lipca 2006 roku urodził się 15 października 1936 roku w byłej Jugosławii No prawie dożył 70 lat Grobowiec jest na cmentarzu komunalnym Wrocław-Jerzmanowo przy ulicy Jerzmanowskiej I w siódmą rocznicę śmierci naszego taty przyszliśmy zapalić z mamą parę świeczek Także cześć jego pamięci Całe życie ciężko pracował I odszedł przedwcześnie z powodu choroby